Co on chce Ci teraz powiedzieć? Zobaczmy, kochani Państwo, co on chciałby Ci w tej chwili powiedzieć. Być może jest to niemożliwe z różnych względów, ponieważ macie kryzys lub nie macie regularnych kontaktów. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Oracle Miłości, Uloeli. Oczywiście dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, Proszę również wszystkich nowych słuchaczy, widzów o nowe subskrypcje. Zawitajcie u mnie codziennie. Czekam na Was z nowymi wróżbami, tematami. Także proszę zasubskrybuj z dzwoneczkiem mój kanał, byś od YouTube dostawał, dostawała zawiadomienia o nowych filmikach z wróżbami kolektywnymi. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa oczywiście również. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo na moim kanale pod każdym filmikiem i w komentarzach. Proszę napisać na e-mail. Wróżby indywidualne odbywają się za pomocą Waszych osobistych dat urodzenia, zdjęć i prywatnych pytań. Zapraszam. I teraz zobaczmy, co on chce Ci powiedzieć. Wyciągnę jedną kartę Karota i dołożę kartę Lenormanda. Zobaczymy, co... O, sama się odwróciła, jak widzicie. Królowa Kielichów. Królowa Kielichów to oczywiście królowa pełna miłości, która bardzo pragnie miłości. On postrzega Was jako Osobę pełną miłości i godną miłości, natomiast no, być może jest też zakochany w tej pięknej królowej miłości, tak? Również być może tutaj karta pokazuje też jego uczucia, które on chce wam, nie wiem, o, o, o, oznajmić, tak? Ponieważ to, co on chce Ci powiedzieć, on chce Ci powiedzieć, że postrzega Ciebie jako piękną, atrakcyjną królowę miłości i y, emocji, pełną emocji, pełną uczucia. I on również y, ma do ciebie emocje i pała do ciebie pięknymi, miłosnymi uczuciami. Pragnie romansu, pragnie romantycznych, różnych chwil, emocje, uczucia, y, nim gładną, tak? I y, on również wie, że ty y, idziesz za głosem serca, za głosem swoich uczuć. To co on chce Ci jeszcze powiedzieć, to jest, że chce mieć z Tobą kontakty, nie chce palić mostu, pomimo teraz tej ciszy, pomimo kryzysów, że uważa, że jesteś piękną, atrakcyjną, seksowną kobietą, że pragnie mieć z Tobą kontakty i podgląda Ciebie, że bardzo mu przykro, że teraz jest pełno blokad, że nie macie kontaktów, że jest między wami cisza, że jest blokada, że nie spotykacie się, nie możecie ze sobą rozmawiać. Chcę, żebyście poszli w jednym jakimś kierunku, byście obrali jedną drogę wspólnie, razem. Tutaj on was gdzieś podgląda na różnych netzwerkach czy stronach internetowych i marzy o tym, byście razem jeszcze głębiej mogli uczuciowo spełnić swoje marzenia. Tutaj jest karta, która mówi o tym, że on chce Ci powiedzieć, że ma do Ciebie głębsze uczucia, głębsze emocje, które nim targają, tak? I obserwuje Ciebie, gdzieś śledzi Ciebie. Tutaj chce on Ci również powiedzieć, że chce stabilnego związku, pięknego domu, pięknej miłości, być może rodziny, tak? być może no, pięknego domu, założenie rodziny, dzieci, domku z ogrodkiem, przede wszystkim stabilizacji, długotrwałego związku. Ba bardzo pragnie stabilizacji, natomiast chce się pogodzić i wie, że jest tutaj mnóstwo między wami blokad w tej chwili i ciężka praca nad być może naprawieniem tego związku lub na zaufanie sobie obopólne, dalsze, tak? Ym, także pragnie Wam przede wszystkim On wyznać, piękne uczucia i wie, że również wy jesteście zakochane w nim i on ma również tutaj głębsze uczucia, które widzimy, pragnienie spełnienia, spełnienia z wami marzeń, stabilizacji, długotrwałości związku. Tutaj pójścia w jednym kierunku, uzdrowienia sytuacji obecnej, tych blokad. tak, Tutaj roz, rozjaśnienie, czyli wyjaśnienie wszystkich spraw, tak? które są teraz jakieś zagmatwane, nieklarowne, niewyjaśnione jeszcze on wie o tym, że jesteście teraz w separacji, w blokadzie jesteście obopólnie jacyś, no nie wiem, odizolowani, odseparowani, o oziębli, tak, niedostępni dla siebie, ale on chce na pewno napisać. Chce napisać tutaj list lub SMS lub jakąś, nie wiem, whatsappową, na nach, chciałam powiedzieć, przepraszam, komunikację tej wszcząć z Wami, tak, by była znowu stabilizacja w komunikacji. I tutaj pragnie rozmowy, wyjaśnienia, denerwuje się, jest niespokojny, że nie macie kontaktu. Pragnie tutaj wyjaśnienia spraw poprzez rozmowę pragnie byście jeszcze raz mieli szansę otworzyć nowy piękny rozdział byście się spotkali, byście wyjaśnili coś sobie spotkanie to jest oczywiście face to face, czyli spotkanie realne jak i spotkanie również może być internetowe tak, wirtualne Uważa on, że jesteś, jesteście bardzo piękną, atrakcyjną, seksowną, pociągającą, pełną uroku kobietą dla niego. On się patrzy, dosłownie jest tutaj przy Was, patrzy się na Was, na Waszą atrakcyjność, podgląda Was gdzieś w internecie. Co postujecie? Chcę Wam wysłać już wiadomość, już teraz, już, tutaj... I chcę chce tą sprzeczkę, którą macie, tak, yy, yy, po prostu, no, jakoś chce pojednania. Tutaj się denerwuję, że jest najwyższy czas, by się pojednać i chcę Wam powiedzieć o swojej miłości, pragnie dualności, pragnie być razem, pragnie, byście byli ze sobą, tak jak gdyby dwa piękne łabędzie. Podejrzewa Was, że macie ewentualnie innego jakiegoś mężczyznę, że jesteście być może nieszczere, że gracie na dwa fronty. Yy, także obciąża go to bardzo, ale wie, że jesteście dla Niego ważne, że jesteście dla Niego z przeznaczenia. I chcę tutaj zacząć jeszcze raz, jedynka, czyli zaczęcie wszystkiego od początku, jeszcze raz. Chcę do Was gnać z jakąś wiadomością, chcę otworzyć na Was serce, chcę otworzyć nowe perspektywy, nową szansę, nowe, nowy rozdział. Chcę to, co umarło między Wami, to, co umarła, na przykład, umarła między Wami komunikacja, tak? Spotkania, to chcę to, żeby się odrodziło jeszcze raz, zmartwychwstało z popiołów, tak jak Feniks z popiołów. Chcę tutaj przyjechać, jeśli jesteście od siebie oddaleni, nie jakąś odległością geograficzną, w różnych miastach mieszkacie, czy nie wiem, parę kilometrów Was gdzieś, chcę przyjechać, chce się zobaczyć, tęskni za Wami, yy, marzy o tym, byście się spotkali, myśli wieczorami i nocą, chce szczęścia z Wami, chce gorącej miłości, pragnie Was, pragnie wyjaśnić wszystko, pragnie yy, pozytywnie myśleć o tym związku, tak? Wierzę, czekacie również na Jego wiadomość, i chcę Was gdzieś zaprosić, zrobić jakiś miły gest tutaj, wysłać jakąś wiadomość, chcę nowego początku, chcę, by skończył się tutaj ten fałsz, żebyście mu zaufały, ponieważ on jest wiernym, lojalnym przyjacielem, na którego możecie liczyć. Chcę, żebyście wyszli z tych wszystkich Tutaj komplikacji z tego labiryntu bez wyjścia. Chce się w końcu znaleźć jakieś rozwiązanie, ponieważ uczucia są, istnieją, pomimo to, że są też komplikacje między Wami, są zagmatwania, opóźnienia, są jakieś sytuacje toksyczne, przypuśćmy awantury, jakieś niejasne sytuacje, być może sekrety, zagmatwana sytuacja, ale On chce to wzmocnić, ulepszyć, tak chce wrócić też silny. Te wszystkie straty, które poprzez Wasze problemy, kłótnie, czy teraz ten kryzys, stały się poprzez nieufność, być może kłamstwa, intrygi, być może zdradę. On wierzy, że to się naprawi, że wszystko będzie jeszcze dobrze, że wszystko się jeszcze tutaj rozwiąże. I pragnie związku, pragnie związku i pragnie, by te wszystkie teraz niejasności i zranienia, które macie, które nie wiem, może się obraziliście, może ktoś coś rzucił, jakieś słowo, może ktoś kogoś zablokował, by to wszystko wyszło po prostu i odeszło i by się to skończyło. Także dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. To było właśnie to, co On chce Wam przekazać, powiedzieć. Przy, naj, przy najbliższej sposobności. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich już wkrótce.